Hej, coś, witajcie! Z tej strony z Maslo. Dzisiaj damy nowe życie staremu Xboxowi, bo o ile ta konkretna konsola nie była jakoś specjalnie popularna w Polsce to muszę przyznać jedną rzecz. Scena moderska, oryginalnego, klasycznego Xboxa jest po prostu niesamowita. Ludzie modują tutaj BIOS, instalują dodatkowe modchipy, dokładają złącza HDMI, podkręcają procesory albo nawet dolutowywują RAM. To, co niektórzy są w stanie zrobić z tą konsolą, jest naprawdę niesamowite. My dzisiaj wprawdzie nie będziemy robili aż tak hardkorowych modów, ale zrobimy kilka rzeczy, które sprawią, że z tego oryginalnego Xboxa będzie się dużo lepiej korzystało w dzisiejszych czasach i pomyślałem, że to będzie w ogóle fajna rzecz, żeby Wam pokazać, jak sobie tego Xboxa odnowimy i jakie modyfikacje z nim zrobimy. Prawda, bo się rymuje. W ogóle ja tego Xboxa dostałem jakiś czas temu od mojego ziomeczka, Radyjko. Pozdrawiam Cię serdecznie, Arku. Radyjko pewnie kojarzycie. Jak coś, to zostawię Wam też link do jego kanału w opisie, więc możecie zobaczyć, co tam ostatnio wrzucał ciekawego. Ta konkretna konsola działa. Natomiast ma taki jedny drobny mankament. Po około 10-15 minutach obraz znika. Cyk i jest ciemność. Na 100% nie wiem, co jest jeszcze tego przyczyną. Mam swoje pewne podejrzenia, więc w pierwszej kolejności musimy całego naszego X-kloca rozebrać, wyczyścimy go do porządku i będę chciał też zrobić jedną rzecz na płycie głównej. Ale od ogółu do szczegółu. Rozbieranie Xboxa szczerze nie jest jakoś giga skomplikowane. Na stronie iFixit jest dostępny szczegółowy poradnik. Tak naprawdę to jedyna trudność polega na tym, że do rozebrania X-klocka potrzebujemy dwóch rodzajów torxów. Po zdjęciu górnej klapy widzimy dysk HDD oraz napęd DVD. Żeby dostać się do płyty głównej, oczywiście musimy wyciągnąć jeden jaki i drugi. Popatrzcie, jakiego mamy tutaj fajnego Seagate'a. Swoją drogą to oryginalny Xbox używał jeszcze dysków i napędów na ata, albo pata, jak kto woli. Po wybebeszeniu tych części mamy dostęp do płyty głównej i niestety stało się to, czego się spodziewałem. Wylał kondensator zegara. Niestety to jest bardzo częsta przypadłość pierwszych rewizji Xbox Classica. Ktoś w wpadł kiedyś na pomysł, że zamiast zastosować taką bateryjkę do podtrzymywania zegara, użyją właśnie takiego super kondensatora. No i nie? Niestety nie były one najlepszej jakości i właśnie wylewały. Tak więc jeżeli ktoś z Was ma Xbox Classica, nigdy go nie rozbierał i wiecie, że raczej macie jedną z tych pierwszych rewizji, to polecałbym właśnie sprawdzić, czy u Was nie stało się to samo. W dalszej kolejności wyciągnąłem zasilacz i musiałem jeszcze odkręcić kilka śrubek, żeby wybebeszyć płytę główną. Potem ściągnąłem radiatory z procesora i układu graficznego i zmyłem oczywiście pastę termoprzewodzącą. Sama płyta główna Xboxa wygląda trochę jak PC z okolic roku 2001, no bo w sumie oryginalny Xbox używał niemalże mobilnego Pentiuma 3 i układu graficznego Nvidia, więc podobieństwo jest tutaj jak najbardziej widoczne. A skoro już wybebeszyliśmy wszystkie części, to pomyślałem, że Xboxa też wypadałoby trochę oczyścić. Tak więc wziąłem obudowę i silacz na dwór, żeby je porządnie przedmuchać sprężonym powietrzem. A potem jeszcze obudowę wyczyściłem pędzlem, tak żeby ze wszystkich zakamarków pozbyć się kurzu. No i oczywiście wszystko przeczyściłem nawilżoną szmatką. No dobra, ale wróćmy do źródła problemu. Co z tym kondensatorem? Z technicznego punktu widzenia to nie jest zwykły kondensator, tylko tak zwany superkondensator. Ma on 1 farad pojemności i napięcie 2,5 v Ja znalazłem na portalu aukcyjnym taki zamiennik za 6 zł od takiej samej pojemności z ciut wyższym napięciem. Z racji tego, że ja nie jestem jakimś gigaspecem w lutowaniu, ani w doczyszczaniu płyt głównych, gdy wyleje z nich kondensator, to poprosiłem mojego tatę, żeby się tym zajął. Że wielkie propsy dla mojego taty. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. E, I tak, tacie faktycznie udało się doczyścić tą płytę główną i na całe szczęście nie uległa ona uszkodzeniu. I w sumie od spodu też wyglądała bardzo dobrze. Tata wstała ustawił ten super kondensator, który kupiłem i dodatkowo umieścił go trochę wyżej na nóżkach, a nie bezpośrednio przy PCB, żeby się niepotrzebnie nie nagrzewał, skoro i tak jest wystarczająco miejsca. Potem moim zadaniem było oczywiście Xboxa poskładać, no i sprawdzić czy wszystko się udało i czy pacjent żyje. I rzeczywiście Xbox uruchomił się bez problemu i teraz po pierwszym ustawieniu godziny faktycznie ten czas zegara jest podtrzymywany. No tak, ale został nam jeszcze ten problem znikającego obrazu, o którym mówiłem wcześniej. Więc odpaliłem konsolę i zacząłem chwilę grać. I coś mnie tknęło, żeby sprawdzić wentylator, bo w sumie ten Xbox był jakoś taki zaskakująco cichy. I rzeczywiście wentylator, który jest w Xboxie, się nie obracał. Ale że jest to moje pierwsze spotkanie z Xbox Classic'iem, to zastanawiałem się, czy ten wentylator kręci się cały czas, czy może dopiero wtedy, gdy procesor osiągnie daną temperaturę. Podpływam więc inny wentylator z peceta i ten zaczął się kręcić od razu. OK, czyli jednak ma się kręcić wentylator cały czas i z jakiegoś powodu ten oryginalny się nie kręci. Prawdopodobnie to kabel w starym wentylatorze dokonał żywota i dopiero gdy wygiąłem go w konkretną stronę, to zaczynał się obracać. No to znaleźliśmy naszego winowajcę. Sam wentylator ma nietypowy rozmiar i mocowanie, więc dość ciężko jest znaleźć zamiennik. Oczywiście można wrzucić inny i wydrukować sobie jakąś ramkę na drukarce 3D, ale ja postanowiłem ten oryginalny uratować. Miałem taką przedłużkę do wentylatorów z pc peceta w swoich szpargałach i pomyślałem, że z tego kabla zrobimy sobie dawcę. Na całe szczęście kabelek z oryginalnego wentylatora dało się dość prosto odlutować, więc dwie minuty roboty i zmieniłem kabelek na nowy. Wpinamy to do naszego X-klocka i voila! Wszystko działa jak natura chciała i wentylator kręci jak zły. Dobra, więc naprawy skończone i pora przejść do softmoda, czyli modyfikacji oprogramowania w naszym oryginalnym Xboxie, który znacząco rozszerzy jego możliwości. Ja dzisiaj Wam pokażę mniej więcej jak to robiłem, natomiast nie traktujcie tego jako poradnik krok po kroku, bo po prostu nie mamy na to czasu. Ja podlinkuję Wam w opisie poradnik, z którego ja korzystałem. On trwa chyba w ogóle ponad godzinę, bo jest bardzo szczegółowy, ale gdyby ktoś z Was chciał także polski poradnik, to taki też podlinkuję. Jest on na kanale RetroPiernik. Po pierwsze, żeby takiego moda wykonać, potrzebujemy kilka rzeczy. Takiej przejściówki ze złącza pada Xboxa na USB-A, który pozwoli nam podłączyć pendrive'a, a także kompatybilnej gry z modem. Ja do tego celu użyłem gry Splinter Cell, ale z boku wyświetlę Wam także inne kompatybilne gry, na których można wykonać exploit, chociaż warto zaznaczyć, że w każdej grze robi się to trochę inaczej. W pierwszej kolejności podłączamy nasz adapter i pendrive'a do konsoli. Tylko uwaga, bo pendrive od razu sformatuje się na FATX, czyli system plików Xboxa i dzieje się to bez ostrzeżenia. Ale niestety pierwsze dwa pendrive'y, które sprawdziłem nie chciały działać. Dopiero jak włożyłem taki najbardziej szajski pendrive, jaki miałem pod ręką, to on magicznie zadziałał. I to jest akurat fakt, że Xbox jest dość wybredny, jeżeli chodzi o pendrive. W momencie, gdy Xbox wykryje naszego pendrive'a jako kartę pamięci, możemy go wypiąć i wpiąć do naszego peceta. Windows zacznie na nas krzyczeć, że on tego nie rozumie i chce go formatować. Ale za pomocą programu takiego jak Explorer 360 albo FAT Explorer możemy odczytać dane pendrive'a. I właśnie na niego przerzucamy zmodyfikowany zapis Splinter SplinterCella i pliki softmoda, który wykona jailbreak. Teraz wpinamy pendrive'a z powrotem do Xboxa i kopiujemy softmod oraz zapis gry Splinter Cell na dysk HDD konsoli. No i gitara. Teraz musimy tylko uruchomić grę wczytać profil Linux i wybrać opcję Checkpoint. Za pierwszym razem może Wam się to nie udać, ale za drugim razem konsola powinna łyknąć exploit bez problemu i naszym oczom powinno się ukażeć narzędzie do softmodu. Sam proces jest dziecinnie prosty, bo de facto klikamy A parę razy na naszym kontrolerze, a program sam automagicznie zacznie kopiować odpowiednie pliki. Wyskoczy nam także informacja, że została zrobiona kopia naszego eepromu, Trom należy potem skopiować na komputer. Następnie Xbox uruchomi się ponownie, a my wtedy wyciągamy płytę z grą z napędu. Softmod skończy instalację i powinien się Xbox jeszcze parę razy ponownie uruchomić. Potem naszym oczom powinien ukazać się nowy dashboard, a także dodatkowe informacje, tak jak przykładowo rewizja naszego Xboxa. Po wykonaniu softmoda ja polecam zrobić jeszcze jedną rzecz. Ustawić klucz dysku naszego Xboxa na same jedynki. Pozwoli nam to w trochę prostszy sposób w razie awarii dysku twardego odbudować jego zamiennik. Wiecie, oryginalny Xbox ma już no, ponad 20 lat. Dysk twardy też. Więc to nie jest pytanie, czy ten dysk padnie, tylko raczej kiedy. Więc moim zdaniem warto mieć taką poduszkę bezpieczeństwa. A niestety działa to w trochę upierdliwy sposób, że jeżeli nie mamy zrobionego mod-chipa, tylko soft-mod, tak jak my to dzisiaj robimy, to nie możemy sobie wrzucić od tak dowolnego dysku twardego do naszego Xboxa. Musimy wrzucić dysk, który będzie miał odpowiedni klucz szyfrujący więc dlatego zmienimy go na same jedynki, a także musi być dysk przypisany bezpośrednio do naszej konsoli, więc nie jest to taka prosta rzecz, jak mogłaby się wydawać. Żeby to zrobić w naszym dashboardzie, przechodzimy do aplikacji i uruchamiamy NK Patcher Settings. Wchodzimy następnie w EPROM, Advanced Features i tam wchodzimy do Hard Drive. Wybieramy sobie Change EPROM HDD Key, no i ważne jest to, żeby zrobić to przed rejestracją do Insigni, czyli nowej implementacji Xbox Live, bo Klucz dysku twardego jest to jeden z parametrów, który posłuży do rejestracji konsoli. Następnie dysk zostanie odblokowany, zostanie zmieniony klucz i dysk zostanie ponownie przypisany do konsoli i zostanie wykonana kopia ee -promu. Teraz możemy naszego Xboxa podłączyć do internetu. W naszym dashboardzie powinno wyskoczyć nam lokalne IP naszego Xboxa i możemy wtedy połączyć się do niego przez FTP za pomocą użytkownika i hasła Xbox. Voilà! mamy dostęp do wszystkich plików Xboxa bezpośrednio z naszego komputera. Ja przerzucam sobie tutaj kilka programów, które za moment mi się przydadzą. No i tak, z racji tego, że dysk w tym Xboxie jest już dość stary i że ma dość małą pojemność, bo w Xboxach było to 8 albo 10 GB, to pomyślałem, że wrzucimy sobie coś większego. Ja miałem taki plan, żeby wrzucić sobie taki dysk HDD SATA o pojemności 500 GB. Na spokojnie mi taki wystarczy. Chociaż warto powiedzieć, że teoretycznie też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wrzucić sobie SSD-ka. Takie dyski są już stosunkowo tanie, ale raczej nie doszukiwałbym się tutaj jakichś niesamowitych wzrostów wydajności. Przynajmniej w testach, które ja widziałem w internecie, ta różnica w prędkości wczytywania nie jest jakoś ogromnie duże. Bardziej doszukiwałbym się tutaj takich benefitów jak no, po prostu bezgłośna praca, mniejszy pobór energii i mniejszy rozmiar. No i ewentualnie potencjalnie troszeczkę niższe temperatury. Żeby zamontować dysk SATA w naszym Xboxie potrzebujemy adapter z ATA na SATA i ja kupiłem taki za 20 zł. I z perspektywy konsoli ważne jest to, żebyśmy mieli Molexa jako zasilania i zworkę Master Slave. Do tego ważne jest, żeby zmienić taśmę ATA. W Xboxie domyślnie zainstalowana jest taka 40-żyłowa taśma, ale do poprawnego działania nowego HDDK ważne jest, żeby wrzucić sobie taką 80-żyłową. Ostatnią rzeczą, jaką potrzebujemy jest taki rozdzielacz z jednego Molexa na dwa. Ogólnie rzecz biorąc, są dwie metody przypisywania nowych, większych dysków do Xboxa. I oczywiście ja wybrałem tą, która jest bardziej druciarska, bo czemu nie? Tak więc, najpierw podpinamy dwa dyski do zasilania, ale taśmy ATA wpinamy do oryginalnego dysku i napędu DVD, bo inaczej Xbox się nie odpali. Potem uruchamiamy na naszej konsoli program. Chimp, który zajmuje się klonowaniem dysku. Gdy widzimy na naszej konsoli taki oto ekran, musimy przepiąć taśmę z naszego napędu do nowego dysku HDD. No i ważne jest też to, żeby ten dysk ustawić w tryb slave, bo inaczej nie będzie nam to działać. Tak, wiem, wygląda to jak kompletne druciarstwo, ale działa. Na x locu klikamy A i odpala nam się Linux. No, czyli film o Linuxie na Xboxie mamy już z głowy, tak? A tak serio to w programie możemy zobaczyć dwa nasze twardziele, a także info, że póki co tylko jeden z nich jest przypisany do konsoli. Wybieramy sobie opcję klonowania. Ja wybrałem klon partycji C, E i F. No i teraz rozpocznie się proces klonowania dysku. No i po kilku minutach powinniśmy dostać komunikat, że nowy dysk został również przypisany do konsoli. Teraz musimy sobie tylko jeszcze dodać partycję F na gry, emulatory i homebrew. No i zaznaczamy, żeby zaalokowało pozostałe wolne miejsce na dysku dla właśnie tej partycji. I voilà! mamy partycję 470 giga na nasze pierdołki. Dashboard to kwestia gustu i na Xboxa mamy mnóstwo różnych opcji, z których możemy wybierać, ale umówmy się, ten, który standardowo jest po zainstalowaniu softmoda, no... E... Nie jest, ujmijmy to, najładniejszy, prawda? Dlatego ja wrzuciłem sobie po ftp taki, który nazywa się XBMC 4 Gamers. Jest on dość funkcjonalny, ładny i przykładowo wspiera też profile. No i moim zdaniem wygląda on dużo, dużo lepiej niż to, co mieliśmy wcześniej. A do tego, można powiedzieć, mamy taki sklep z aplikacjami, gdzie możemy sobie pobierać emulatory, homebrew czy nawet aktualizacje do niektórych gier. No dobra, a jak skopiować grę z płyty na naszego Xboxa? No używamy w tym celu aplikacji DVD to Xbox. Jest ona dziecinnie prosta, odwrzucamy naszą grę do napędu, wybieramy żeby ją skopiować na partycję F i po prostu gra się zgrywa na dysk, a po kilku minutach możemy grać w grę bezpośrednio z dysku twardego bez użycia płyty. A jeśli wcześniej mieliście zrobione kopie zapasowe Waszych gier na swoim pcecie, to możecie je wrzucić po prostu po FTP na Xboxa. Jest też jeden bardzo fajny projekt, który nazywa się Insignia Live. Jest to, można powiedzieć, taka współczesna implementacja tego Xbox Live, który był właśnie na tym pierwszym Xboxie. I to jest naprawdę niesamowite, że społeczności udało się coś takiego osiągnąć. Póki co Insignia jest w becie i... Możecie się do niej zgłosić i poczekać kilka dni na klucz. Jeszcze póki co nie wszystko działa i póki co wspierane jest kilka gier, ale naprawdę pracują nad tym, żeby dodać kolejne gry i nowe funkcjonalności. Na przerobionym Xboxie wystarczy skopiować program, który przeprowadzi instalację za nas. I konsolę udało mi się poprawnie zarejestrować, ale nie udało mi się połączyć z Insignią. W oryginalnym dashboardzie sprawdziłem, czy poprawnie zostały ustawione DNS-y i tak, ale nadal mi to nie działa. Szczerze mówiąc nie wiem, czy Orange mi coś tutaj nie miesza, że jakoś olewają moje DNS-y i ustawiają swoje własne. Przynajmniej tak wnioskuję po tym komunikacie z Insigni. No nic. I ostatnią opcję jaką chcę zrobić to wymusić wyższe rozdzielczości na Xboxie, bo z jakiegoś kompletnie niezrozumiałego dla mnie powodu, jeżeli macie wersję europejską, czyli Palowską, to nie mamy dostępu do rozdzielczości 480p ani 720p, bo, bo po prostu nie. Musimy więc pobrać sobie programik, który nazywa się Enigmax, i zmienić region naszej konsoli z Pal na NTSC. No i wtedy, jeżeli mamy kabel komponent, czyli taki z pięcioma przewodami, możemy sobie w końcu w dashboardzie włączyć wyższe rozdzielczości. No i po tych wszystkich modyfikacjach wszystko się udało i w końcu mogę sobie podłączyć tego X-klocka i w końcu sobie na nim pograć. To jest w ogóle oryginalny kabel wideo, to jest oczywiście kompozyt, a ja sobie kupiłem taki chiński kabel, to jest komponent on daje i tak nieporównywalnie lepszą jakość wideo niż te trzy kable. To jest po prostu niebo, a ziemia. Mimo, że to i tak jest jakiś giga tani, najtańszy kabel za dwie dychy. Więc jak chcecie sobie zrobić jakiś upgrade i macie soft moda, że możecie przełączyć sobie region, to zdecydowanie chociaż to polecam, albo niektórzy robią w ogóle inne modyfikacje z kabli lepszej jakości, na przykład z 360 To, to też jest bardzo spoko. Dobra, słuchajcie, to odpalamy naszą bestię. Odpalamy naszego zmodowanego Xboxa i w końcu sobie mogę pograć. Jeszcze pada potrzebujesz. To się przyda. Tak? Myślałem, że powiesz coś w stylu masz. Poczęstuj się. Kurde, ale w ogóle jaka jest różnica teraz na tym kablu komponentowym, nie? Dobrze, ja sobie zripowałem część gier, które miałem na płytkach. To jest moi drodzy Halo 2 ekskluzyw, który był na oryginalnego Xboxa. Powiem wam, tyle lat na karku, a ta gra jest naprawdę dalej bardzo grywalna. To nie czuć takim naprawdę archaizmem, którego by się już nie chciało tykać, tylko to jest naprawdę dalej przyjemne do pogrania. To co? Coś jeszcze odpalimy. Far Cry Instinct Evolution. To jest klocuch moment, nie wiem jak mam to pominąć i ten filmik się odpala za każdym razem, jak ja tego Far Crya odpalam, a ja już tu pograłem trochę. Z tego co wyczytałem, to to jest ekskluzyw na... Xboxa. Podobno miała być też yy, wersja na PS2, ale została anulowana. Jak to powiedział klasyk? Dziab go, dziab, dziab, dziab, dziab. Film o oryginalnym Xboxie się nie liczy, jeżeli nie będzie w Force Motorsport. Weźmiemy sobie RX7. Nigdy w życiu nie będzie mnie na taką stać, więc chociaż sobie w grze pojeżdżę, dobra? I tutaj mamy, słuchajcie. Piękna, fotorealistyczna grafika. I mówię to nieironicznie, nie naprawdę. W tamtych czasach, jak oryginalny Xbox wyszedł, to Forza Motorsport robiła robotę. I no w sumie przez to, że Xbox był trochę mocniejszy niż PS2, no to ja osobiście bym się kłócił, że to wygląda troszeczkę lepiej niż Gran Turismo 4. Jakieś koty miauczą. No tak to brzmi, jakby jakieś koty miauczały. Tak, to jest tak zwana... Jakby to klocuch powiedział, mordobitka. Te, te, ten wygląda na silnego, nie? Wiecie, widzowie, bo ja już tak dawno nie grałem w Dead or Alive, że ja już nie pamiętam, jak się steruje. O! Kurczę! <grytanie> to przeskakiwanie między arenami, o gościu! To, jak ładnie wygląda, nie? To jest gra, która w pierwszej kolejności gościła na Dreamcastie. Będę z Wami szczery, nie mam zielonego pojęcia o co chodzi w tej grze, poza tym, że się jeździ na wrotach i że ta gra po prostu wygląda fantastycznie przez to, że ma taką cel-shadingową oprawę, to gdyby podbić rozdzielczość, to myślę, że dalej by się nieźle broniła w dzisiejszych czasach. Ja chciałem jeszcze raz podziękować bardzo Arkowi za tego Xboxa, bo dostarczyła mi taką konsolę. Masę zabawy, fajnie się naprawdę modowało i odnawiało, a i mam nadzieję, że i Wam się podobał taki odcinek. Nie jest to może wprawdzie odnawianie jakiegoś retro PC, ale hej, Xbox to prawie PC, co nie? Więc prawie się liczy. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.